Są Emilia Polak i sumaktelka bo teatarska ta grupa Piąty Wymiar od Wołomień, Republika Polska. Za tamaterski festiwal w Łokocianii ja odgotwiamy przedstawata Hula Dracula jako vampirot od Biblii żyw, Živ drenaża na zili kiewi naprawi. Oswen mene od moja ta grupa niko nie makedonski jazyk no i pokraj to sagame da probame daja i zwedemy przedstawata na makedonski jazyk. Dali kieł watoa w Do kolku pak Odwróćmy że ja e, i na polski jazik, w tym luczejki i mamy prewot na makedonski jazik, który odi na ekran. To że da jakhle ten nasze to Serdecznie pozdrawiam! No Wam już będzie żywić się na przykład pani lub, mhm. przepraszam, na przykład pana lękwią przez kilka nocy z rzędu. Nie rozsypać prochy na wodę. Doskonała będzie rzeka. A gdyby ktoś chciał skorzystać z toalety, wodę trzeba spuścić przynajmniej trzy razy. Yy, a jak rozpoznać wampira? Nie jest to łatwe, ponieważ wampiry potrafią zmieniać postać. Mogą przyjmować formę wirków, kotów, ptaków albo tumanów mgły. Tak, to trudnia sprawę, bo ludzie będą patrzeć na człowieka jak na czubka, kiedy zacznie rozdajać mgłę potyfikę, albo obrzucać kota czosnkiem z płotą. Wiem, że gdy vampir otworzył zapewnął go poza tym długich, ostrych kła. Wówczas Zatoki nie przyjmie szczęśliwi. Wampira zawsze zdradzi ochydny zapach. Mają go niesamowicie smrodliwy oddech. Każdy by tak miał po trzech tysiącach lat leżenia w trumnie, wśród robaków, gdy zawsze kąskie służy jedynie ludzka krew. Ale myślę, że nie należy brać za wampiry wszystkich mających nieświeżonych. Jasna sprawa. Czy są mocne, niepodważalne dowody na istnienie wapidów. Oczywiście! Proszę posłuchać o najsgromniejszym Zamek tuż, sam zęby ostrzej już. Co za noc, Co za ziob, zdałoby się coś na znów. Ta dobra myśl, szczerze na myśl, że ja, chciałoby się zęby. Przeraża mnie, aż wyjdze ze mi się chce. Hrabia, dra... Kula! nie śpi? Hmm. Ciekawe, co też mu się śni. Być może trum to, to martwi. Gdyby nie noc naszych dama, to nie śmiałbym się... <śm 教授 E <tos> No, Zaraz uzabiję za dziewczynę. się stragać za tym padać. Mówię wam to jakim kradarzem. Jest jak ten głaz, a jemu ja za nic jej ciało. każda żyłko pow, wystaw mnie do moli. No. Czwarta transmuzja. Klos.